Hello, hello, hello! Dzisiaj porozmawiamy sobie na temat wirtualnego wsparcia. Ja nazywam się Kasia Krzywicka, jestem prawniczką, przedsiębiorczynią i własną szefową. Z usług wirtualnego wsparcia korzystam tak naprawdę od dwóch lat, przy czym podpisałam ponad 10 umów w zakresie wirtualnego wsparcia, także jak się możecie domyśleć, nie każda z tych umów by zakończyła się sukcesem i właśnie o tym chcę Wam dzisiaj opowiedzieć z perspektywy nie tylko prawniczki, ale też praktyka osoby, która po prostu takie umowy z wirtualnym wsparciem zawiera. Jestem właśnie też po nagraniu moich wideowzorów dla pakietu E wsparcia więc tą wiedzę mam na żywo. Dużo się też w moich social mediach ostatnio dzieje właśnie z okazji powstania tego pakietu, także wydaje mi się, że właśnie teraz jest dobry moment, żeby o tym wszystkim opowiedzieć, bo znam kilka stron tego, tego wyzwania, jakim jest, jakim jest wirtualne wsparcie i w ogóle współpracowanie z ludźmi w swoim biznesie cyfrowym i chcę się z Wami tym tutaj podzielić. Przede wszystkim na początek może porozmawiajmy sobie o tym, czym tak naprawdę jest wirtualne wsparcie. Wirtualne wsparcie to są osoby, które nas wspierają, jak sama nazwa wskazuje, czyli myślę, że tutaj nie ma zaskoczenia. Natomiast sama ta grupa osób, która podejmuje się tego trudnego, ciężkiego i pełnego wyzwań, mam wrażenie, zadania, bycia wirtualnym wsparciem, prawą ręką przedsiębiorczyń i przedsiębiorców działających online, jest, moim zdaniem, to jest największym wyzwaniem, że ta grupa jest bardzo różnorodna, czyli są tam osoby stricte techniczne, które ustawią nam świetną automatyzację w newsletterze, które nam rozwiążą wszelkie problemy związane z reklamami na Facebooku, czy w ogóle z problemem naszego menadżera Facebookowego, czy no jakieś takie, wiecie, bardzo techniczne rzeczy. Są też tam osoby, które będą nam montować genialne wideo, które będą nam tworzyć świetne grafiki albo otworzyć posty, także jak widzicie tego jest naprawdę ogrom, ja już nie mówię o nic w postach, newsletterze, obsłudze klienta, naprawdę, wirtualne wsparcie tak naprawdę może się zajmować tak szeroką tematyką, że aż z tego wszystkiego wynikają moim zdaniem największe wyzwania i największe problemy. Tak naprawdę moim zdaniem tak z perspektywy przedsiębiorcy, no bo ja też nie chcę tutaj Wam mówić i ustawiać się z takiej perspektywy i pokazywać palcem co wszyscy robią źle, ja Wam opowiem o mojej perspektywie i może zacznę od tego co ja robiłam w sposób nieodpowiedni na początku moich współprac z wirtualnymi asystentkami, bo akurat z kobietami zwykle pracowałam. Mój błąd polega na tym, że ja nie miałam w ogóle mm, doświadczenia w delegowaniu zadań, czyli nie miałam doświadczenia w ogóle w zarządzaniu ludźmi, delegowaniu zadań, monitorowaniu i tak naprawdę wydawało mi się, że to co ja mam w głowie, jakaś moja wizja, to właśnie tak to zadanie powinno zostać wykonane i za to ja zapłacę kwotę, na którą się umówiliśmy. Natomiast tutaj rzeczywistość okazywała się zupełnie inna. Rzeczywistość pokazywała tyle, że powinnam w lepszy sposób się komunikować, że nie zawsze osoba, która mnie wirtualnie wspiera, będzie na przykład potrafiła nawet zrealizować to zadanie, którego ja od niej wymagam. Nie przewidziałam również tego, że skoro mój deadline to jest na przykład środa, no to ja potrzebuję te materiały mieć w poniedziałek, abym w przypadku, kiedy będą one nie na poziomie satysfakcjonującym mnie, abym mogła je sama przerobić albo poprosić, osobę, która jest moją po prostu wirtualną asystentką, wirtualnym asystentem, aby po prostu dokonał poprawek. Więc wydaje mi się, że to jest trochę problem z przedsiębiorców z korzystaniem z wirtualnego wsparcia. Kolejny problem przedsiębiorców, w tym także mój, polegał na tym, że ja zlecałam zadania, o których nie miałam pojęcia. No i tutaj wydawałoby się, że to jest całkiem logiczne, tak? że ja nie, nie muszę się na wszystkim znać, żeby zlecać. Ale z drugiej strony, zwróćcie na to uwagę, że ja nie znałam na przykład możliwości narzędzia do wysłuchania newsletter, więc trudno było mi ocenić, czego ja dokładnie wymagam. Raczej miałam jakąś wizję tego, co ja chcę Niż, aniżeli było to oparte na jakichś możliwościach, że tu rzeczywiście w ten sposób trzeba działać, e, trzeba wykorzystać tą i tą e, specyfikę tego narzędzia. No i to się e, i to wyglądało w sposób e, nieprawidłowy, zły, dlatego że ja sobie nie zdawałam sprawy, że na przykład jak jest strona zapisu na landing page, no to ta strona się składa z kilku e, stron, które pokażą się tej osobie po zapisie na newsletter. Nie zdawałam sobie naprawdę z wielu m, możliwości tego narzędzia, nawet sprawy więc yy, nie delegowałam yy, tak rozszerzonych różnych zadań, które mogłam i też nie byłam zadowolona z efektu, no bo po prostu nie żądałam tego, nie, potrzy, nie, nie prosiłam o wykonanie pewnych zadań, bo nie wiedziałam, że w ogóle można coś takiego zrobić, więc liczyłam na to chyba, że ktoś mi proaktywnie będzie podpowiadał różne rozwiązania. No i rzeczywistość okazywała się inna, więc na pewno było to, że ja po prostu miałam mniejszą wiedzę i mniejsze przygotowanie i dzisiaj ta praca ze mną wygląda w sposób zupełnie inny, bo ja wiem czego ja chcę po prostu. I to jest bardzo ważne, żeby wiedzieć czego się chce. Jeżeli też chodzi o same wirtualne asystentki czy wirtualnych asystentów to są często też osoby, które no nie mają wykształcenia, nazwijmy to w cudzysłowie kierunkowego, bo takiego wykształcenia nie ma, bo właśnie to wynika z tego, że jest to nowy dosyć zawód, podobnie jak zawód przedsiębiorców, którzy działają online, to są nowe zawody, to nie jest jakiś zawód wiecie jak, jak garncarz, czy lekarz, czy spawacz, że po prostu tutaj mamy tą szeroką tradycję i wiemy jak działać specjalne kursy, i w ogóle całą certyfikację, tylko tutaj jednak no, opieramy się na zaufaniu. My ufamy, że ktoś coś umie, a ta osoba nam oświadcza, że to umie, a jak umie, to wyjdzie w praniu. I to jest trochę taka współpraca z wirtualnym wsparciem też. Natomiast... Bardzo też y, y, warto zwrócić na to uwagę, moim zdaniem, w przypadku korzystania z, z, wirtualnego, z wirtualnego wsparcia, na to właśnie, w jakich, jakich my osób potrzebujemy. Czy właśnie tych osób technicznych, czy właśnie osób bardziej kreatywnych, nazwijmy to. Bo tutaj może się okazać, że my zatrudniamy osobę, która jest wirtualną asystentką, czy wirtualnym asystentem. Jest to właśnie osoba techniczna, a my ją prosimy o wykonywanie grafik, w których ona się totalnie źle czuje i to jest trochę tak, jakby lwa uczyć szybko pływać, albo odwrotnie. Więc to są takie rzeczy, na które naprawdę trzeba zwrócić uwagę, wybierając taką osobę. Ja ym, tak naprawdę miałam taką wizję na początku, tam po, w drugiej połowie 2019 roku, że wirtualna asystentka to będzie taki anioł po prostu z aureolą, yy, który będzie sam wręcz zabierał mi te zadania, których ja nie chcę robić i wszystkie robił lepiej 40 razy ode mnie, no i tutaj było moje duże zaskoczenie, więc, więc to jest istotne, aby rzeczywiście wiedzieć czego się chce. Poza tym współpraca z kimś na właśnie takiej zasadzie delegowania, monitorowania zadań to jest trochę tak jak jazda na rowerze. No ja teraz wsiadam i jeżdżę na rowerze, mimo że na przykład nie robiłam tego od dwóch tygodni. Ale kiedyś się nauczyłam jeździć na tym rowerze, miałam na początku cztery kółka, później ktoś tam mnie pomagał, wspierał i tak samo wygląda praca z wirtualnym wsparciem, bo jest to dla części przedsiębiorców sytuacja nowa, bo my zaczynamy na przykład delegować zadania, musimy je egzekwować, monitorować, zaczynamy się denerwować, kiedy osoba się do nas nie odzywa, bo nie wiemy na przykład czy to zadanie zostanie zrealizowane. Boimy się czasami otwierać tych, te, te pliki, i patrzeć na efekt tych zadań, że zobaczymy tam coś, co nie będzie odpowiadało naszym oczekiwaniom. Więc my się tego wszystkiego po prostu musimy nauczyć. I moim zdaniem wyzwanie współpracy osób, przedsiębiorców z wirtualnym wsparciem polega na tym, że to są bardzo często osoby, które nie są doświadczone w tym biznesie i z jednej, i z drugiej strony. I tej współpracy z ludźmi się po prostu trzeba nauczyć. To jest umiejętność, jak każda inna, jak jazda na rowerze. Trzeba się tego po prostu nauczyć. Zanim Wam zdradzę moje patenty i to w jaki sposób ja się uczę tej współpracy, co mi pomogło? To może na początku opowiem Wam o takich moich lekcjach, porażkach we w, w pracy z wirtualnym wsparciem, żebyście też znali skalę, tak, żebyście wiedzieli po co dalej oglądać ten film, czy to są jakieś takie mikroproblemiki, um, czy to są jakieś większe zagadnienia, które rzeczywiście wymagają po prostu... No, gdzie to ryzyko nawet finansowe jest, jest większe. Więc jeżeli chodzi o moje porażki, to jedną z takich moich porażek było to, że zleciłam wykonanie landing page, czyli strony lądowania, za którą zapłaciłam e, prawie 1500 zł, ponieważ ta strona w ogóle mi nie odpowiadała. Więc ja cały czas osobę, która ze mną e, pracowała, prosiłam o jej poprawę, o poprawę tej strony dostarczyłam zdjęcia, kolory w kanwie, grafiki i cały czas ta strona mi nie odpowiadała, więc ja prosiłam o poprawianie literówek, przecinków, grafik, zdjęć, kolorów i to tak bardzo długo trwało, że przy tam stawce 60 czy 70 zł na godzinę rzeczywiście urosła do tego taka kwota i tak to było uwzględnione w ewidencji godzin. No i ja po prostu taką kwotę, taką kwotę uiściłam za tą stronę i nadal nie byłam z niej zadowolona i w efekcie sama po prostu trzy dni dodatkowe jeszcze pracowałam nad stroną, bo nie odpowiadał mi efekt końcowy. Więc tutaj, jaki tutaj został popełniony, popełniony błąd? No przede wszystkim taki, że moim zdaniem przy takim zleceniu trzeba się rozliczać projektowo, a nie godzinowo, bo ja doszłam do wniosku, pamiętam, że jak rozmawiałam z osobą, która robiła, wykonywała dla mnie ten lending, to, to ja zapytałam, zadałam takie pytanie, czy to znaczy, że ta osoba więcej zarobi, jeżeli ja po prostu, jeżeli będzie źle wykonywała swoją pracę, czyli im gorzej będzie wykonywała swoją pracę, tym więcej zarobi, no bo będzie więcej poprawek. Yy, I dla mnie to był taki trochę sens tego, tej, tej współpracy, czyli, rozliczałyśmy się, e, rozlicza, czyli rozliczaliśmy się godzinowo i e, im tak naprawdę ta praca była gorzej wykonana, tym było wyższe wynagrodzenie, no bo więcej godzin spędzonych nad tym zadaniem. I dla mnie to była taka pierwsza czerwona lampka, że tutaj coś jest nie tak, że ja chyba coś tu pominęłam. Więc to była pierwsza rzecz, na którą moim zdaniem warto zwrócić uwagę przy takiej współpracy. Druga rzecz to była taka, w... muszę przypomnieć tą drugą rzecz. Kolejna sprawa, drugi, druga taka, taka sytuacja to była taka, w której ja dostałam grafiki na live'y, które już się odbyły, czyli, praca od, czyli dostarczona została mi praca, za którą ja no, musiałam zapłacić, a ta praca była wykonana za późno, po prostu za późno. Była ona uwzględniona w tym rozliczeniu, w tym pakiecie dla wirtualnego wsparcia, ale no, ja nie potrzebowałam tej y, grafik do, do, rekl do reklamowania, do promocji live'a przed live'em, tak? Po live'ie, przepraszam, czyli po zakończeniu wydarzenia. To trochę tak jakbyśmy, nie wiem, bilet do nas przyszedł na koncert po koncercie. No, fajnie, że przyszedł, ale co z tego? To trochę była podobna sytuacja, więc tak jak widzicie, no dużo jest takich sytuacji, które mogą tutaj być no, trudne. Taką klasyczną też przypadkiem z już życia moich przedsiębiorców jest to, że po zakończeniu współpracy przedsiębiorcy nie mają dostępu do kont założonych w trakcie, czyli do konta na Vimeo, do wirtualnej, do konta na, WPID na przykład, czyli do kursów online. Często jakieś różne w bankach jakieś zdjęcia, grafiki, jest wykupione to wszystko i mailem właściwym jest mail właśnie wirtualnego wsparcia. Także tutaj następuje naprawdę dużo, dużo, dużo takich problemów i też komunikacyjnych. Bardzo często zresztą są problemy komunikacyjne. Często one też wynikają z tego, że yy, tak jak Wam powiedziałam, my się nie komunikujemy w sposób dokładny, precyzyjny, tylko w taki, no mniej więcej, co my chcemy zrobić i druga strona nam to klepnie i my tak sobie ufamy, że tamta strona się domyśli, a jak się nie domyśli, to coś tam wydedukuje z maila, a jak nie z maila, to coś tam, nie wiem, będzie miała jakieś, jakieś widzenia i odgadnie, na czym tak naprawdę nam zależy. No i tutaj rozwiązaniem w mojej ocenie i coś, co mi bardzo pomogło i mam nadzieję, że pomoże także Wam, są po prostu dobre umowy. Dlatego, że nie tylko dlatego, że jestem prawniczką i tę umowę tworzę i muszę bronić e, produktu, tak? No, bo możemy powiedzieć, że to jest taki produkt pra prawnika, tylko dlatego, że to naprawdę dużo ułatwia. E, ja niemalże każdego, no może nie każdego dnia, ale akurat w tym tygodniu mi się tak złożyło, że miałam takich sytuacji sporo, e, że dostaję maila od przedsiębiorcy, który, któremu skomentowałam albo stworzyłam umowę i ten przedsiębiorca mi pisze że nie doszło do współpracy i że bardzo mi dziękuję, że w ogóle super, ym, że jest bardzo zadowolony z usługi. No i ja mam zawsze taki, taki dysonans, że no tak, ale chyba jednak tutaj chodziło o to, żeby jednak doszło do tej współpracy, do współpracy nie dochodzi, a przedsiębiorca mi za to dziękuję. Ale właśnie wynika to z tego, że poprzez analizę umowy, poprzez komentarze do umowy przedsiębiorca zaczyna rozumieć, że tak naprawdę mógłby naprawdę sporo stracić. Sporo stracić na tym, że umowa była nieprecyzyjna, że strony nie wiedziały dokładnie, na co mają, mają się godzić. Więc zwróćcie uwagę, że czasami nawet umowy są nieprecyzyjne, więc jak wyglądają nasze ustalenia, jeżeli w ogóle nawet nie ma takiej umowy. Umowa nas chroni też przed tym, żebyśmy właśnie różne pojęcia, wiecie, to trochę tak jak, jak w liceum albo w podstawówce, albo w gimnazjum, ja chodziłam do gimnazjum, były takie pytania zawsze na języku polskim, co podmiot liryczny miał na myśli to w prawie i w umowach działamy odwrotnie. Chodzi nam o to, aby nie zadawać tego pytania, co podmiot liryczny miał na myśli i chodzi o to, abyś ty, ona, on, ja, abyśmy wszyscy rozumieli umowy w ten sam sposób, precyzyjnie. I właśnie dlatego umowy są kluczowe przy takich współpracach jak z wirtualnym wsparciem, gdzie mamy osoby totalnie niedoświadczone i ja nie mówię o wirtualnym wsparciu, ja mówię o nas, o przedsiębiorcach przede wszystkim, którzy często no, nie wiemy czego dokładnie wymagamy, a nawet jeżeli wiemy, no to nie możemy tak do końca ufać drugiej osobie, że ona domyśli się co my mamy na myśli. Tylko jednak ta umowa jest taką ramą, w której my wyznaczamy sobie wspólny cel, kierunki, wypłaty wynagrodzenia, co ta osoba dla nas robi, w jakiej cenie. To są naprawdę istotne aspekty, jeżeli chodzi o naszą współpracę. Kolejną ogromną zaletą umów z wirtualnym wsparciem jest też to, że my ograniczamy ryzyko i finansowe, i jakichś sporów w przyszłości sądowych, bo już jak widzimy taką umowę i wysyłamy ją drugiej stronie i ta druga strona nam komentuje w odpowiedni sposób, to już widzimy na co możemy zwrócić uwagę, co będzie takim punktem zapalnym ewentualnie w naszej współpracy, co nam może nie wyjść. Bo na przykład nie wiem, druga strona nie chce się zgodzić na zapisy o zachowaniu na przykład poufności, tak? o nie dalej naszych danych statystycznych. Tutaj no, naprawdę y, ogrom, jest takich, y, ogrom jest takich zapisów, które mogą budzić zastrzeżenia. Y, to są także zapisy odnośnie na przykład y, zakazu konkurencji, które teraz się bardzo często powtarzają, czyli chodzi o sytuację, w której no, my y, kształcimy kogoś, tak, a potem ta osoba y, wykorzystując naszą wiedzę zakłada bliźniaczo podobny biznes, bo takie rzeczy też się zdarzają i to nie tylko na gruncie wirtualne wsparcie i przedsiębiorca, tylko w ogóle w biznesie się takie rzeczy zdarzają, y, więc trzeba to przewidzieć pisząc umowę. No i kolejna bardzo ważna rzecz, którą, która powoduje, że no nie ma o czym mówić, po prostu no trzeba za, podpisywać umowy z wirtualnym wsparciem, jest też taka, że mm, bardzo często powstają różne utwory, e, czyli takie elementy pracy wirtualnego wsparcia, które są chronione prawem autorskim. I żebyśmy my mogli, jako przedsiębiorcy, z tego korzystać, czyli na przykład ktoś nam tworzy insta-karuzelę, a my chcemy je wszystkie złożyć, wydać e-booka, sprzedać i w ogóle żyć sobie długo i to w takim wypadku zwróćcie uwagę, że to, że my płacimy komuś wynagrodzenie za stworzenie tych na karuzel, dajemy wsad, wkład i w ogóle wszystko, to nie znaczy, że prawa autorskie są przy nas, więc warto o tym pamiętać, aby zabezpieczyć swój interes także tutaj, czyli po prostu przenieść prawa autorskie majątkowe. Kolejnym aspektem takim też newralgicznym w pracy z wirtualnym wsparciem jest to, abyśmy mieli również prawa i aby nam została udzielona licencja do do treści, artykułów, utworów, których, które nie są własnością wirtualnego wsparcia, czyli na przykład jakieś zdjęcia, ikonki, grafiki, skanwy, gdzie mamy licencję, no to wtedy tą licencję przekazujemy również na naszą rzecz. Także warto o tym wszystkim pamiętać, aby te prawa autorskie, aby licencje, aby to wszystko nie pozostawiało żadnych, nie było białych plam w tej umowie i abyśmy my byli zabezpieczeni, że możemy w pełni z tego wszystkiego korzystać, co zostało stworzone przez nasze wirtualne wsparcie. I z drugiej strony działa to zupełnie podobnie, czyli też są takie aspekty umów, które są bardzo istotne dla osób, które nas wirtualnie wspierają. I takim aspektem będzie między innymi kwestia dostarczania materiałów, czyli nie może być tak, że na przykład my obrażamy się i w ogóle nie płacimy wynagrodzenia wirtualnemu wsparciu i tym samym nie dostarczamy materiałów tym osobom, czyli my wysyłamy w niedzielę w nocy i mówimy, w poniedziałek na dziesiątą to ma być. No to nie jest rozsądny termin, więc warto w umowie wskazać, że jest to termin, nie wiem, nie krótszy niż 7 dni, 5 dni, 3 dni, aby te materiały były dostarczane osobom, które nas wirtualnie wspierają, aby po prostu miały na czym pracować, więc to też jest tutaj logiczne, jasne i mam, mam wrażenie, mam nadzieję, że nie budzi waszego zastrzeżenia. Więc jak widzicie, no sporo jest takich punktów, na które warto zwrócić uwagę przy wsparciu wirtualnym. Często jak się mnie pytają, pytają przedsiębiorcy, czy tutaj mają obowiązek zawierania umowy, czy nie mają, to ja zawsze powtarzam, że im masz mniejsze doświadczenie w danym aspekcie, to tym bardziej traktuj umowę jako coś takiego, co da Ci ochronę i zabezpieczy Twój interes. Dlatego to jest niezwykle istotne. Mam nadzieję, że dzisiejszy materiał dał, dał Wam sporo wiedzy na temat zabezpieczenia Waszych interesów Zarówno w roli wirtualnego wsparcia, jak i w roli przedsiębiorców, bo pamiętajcie o tym, że na początku taka, roz taka rozmowa przy umowie, przy kawie i przy umowie, może być zbawienna, bo ona Wam wskaże kierunki współpracy, kierunki negocjacji, może Wam pokazać punkty, które w przyszłości mogą się przyrodzić w coś większego, ale może Wam też pokazać, że z tą osobą nie współpracujemy, z tą osobą się nie dogadamy, nie będziemy współpracować i to też jest bardzo cenna a nawet bez cenna wiedza. Także dzisiaj Was żegnam. Mam nadzieję, że Wam się ten materiał podobał. Czekam na Wasze opinie, komentarze, wiadomości w zakresie waszych, waszych doświadczeń we współpracy czy z przedsiębiorcami, czy z wirtualnym wsparciem. Dajcie znać, bo jestem zawsze ciekawa Waszych doświadczeń. A na tyle, a na dzisiaj to już tyle. I do zobaczenia kolejnym razem!